Przespaliśmy spokojnie noc. Cały dzień byliśmy sami i wczoraj pod wieczór przyszła taka para, takie małżeństwo z synem i pytają się do nas, on tak patrzy, podziwia ten samochód i mówi, jak się śpi na tej plaży? No jak się śpi na takiej plaży? No, no cudownie, to jest po prostu bezcenne. Powiem Wam szczerze, że nie oczekiwaliśmy czegoś takiego w Grecji, że uda nam się jeszcze znaleźć takie miejsca, gdzie możemy być sami i po prostu tak sobie nawet myślę, wiecie co, że wolę to niż jakaś chata na Bali. No ale jak już tak sobie wszystko powymieniasz sam, to będziesz wiedział, prawda? No to ci wiem. No właśnie. No tak może to... się nauczy właśnie, teraz mówię, że tre... trzeci raz już trzeci raz coś rozpie... Nie, tego. No, to takie szyny duże teraz muszę kupić w Salonika, no ale chyba... Ale to w budowlanym chyba, tak? Grecja to chyba no. jest, nie jest takie... No nie no, jednak... No to... wie co? Jak kupisz szyny w Salonikach, no to mamy lodówkę, jak nie to miesiąc czasu bez lodówki. Misja na dziś, kupić prowadnice, takie szyny tak, do tej lodówki, żeby to naprawić, nie wiem czy się uda, bo to one są dość takie, wiecie, taki duży rozmiar, to nie jest takie standardowe, co można kupić, no ale zobaczymy, jesteśmy blisko Thessalonik, tak więc jest tutaj parę takich większych sklepów, więc gdzieś może się uda. furniture stuff furniture yes mm. and you don't know anything like that i i know but I'm, i'm i'm pretty sure that it it doesn't have something like that, that yeah, it, because i can get it on on internet here it's my but it is 500 meters away from us if you go up the road you will not go uh, on your left uh, can you can you show it on the map uh, thank you Nie mają tutaj takich szyn, bo no to jest taka specjalistyczna rzecz, a tu takie podstawowe rzeczy mają. Pan nam pokazał na mapie, może w tym sklepie będzie, ale też nie był pewny. Na pewno możemy kupić online, ale gdzie wysłać? przyjechaliśmy dwie minuty za późno jest zamknięte, ale są pracownicy i właśnie niedźwiedź tam a z nimi rozmawia pokazuje im czy w ogóle coś takiego oni tam mają w sklepie, to wtedy będziemy wiedzieli czy jutro chcą przyjechać czy nie, nie? bo tak to czy nie wiadomo w ogóle tego tu nie? No to nic, to się spytamy w DHL-u, bo to jest chyba jedyne wyjście, żeby po prostu tam nadać, wiesz, kupić online, jak to widziałeś takie? Nie wiem właśnie czy to kurwa widziałem w Grecji teraz No, cholerę. No. no trudno. Jadzie. Tak, samo. No, widzę tylko takie kamienie trochę. Byśmy tak nie pojechali na tych kamieniach, nie? Nie? Dobrze będzie? No, będzie go rzucać na tych kamieniach, cholera. Jak nie, to zostańmy tu na górze i sobie będziemy szli na spacer, co nie jest za lepiej. Postaw, bo może pójdźmy, badajmy, w ogóle, wiesz? Bo jak na jedną noc, to może nie warto. No tutaj to nie wygląda najlepiej. Na filmie nie widać, ale są dość duże takie dziury i naprawdę jest stromo. No i najgorzej że to nie jest taki stabilny grunt, tylko się te... Obsuwają, mnie te kamienie po prostu to będzie lecieć to no nic, idziemy zobaczymy jesteśmy strasznie zmęczeni, bo w sumie dzisiaj cały dzień żeśmy jechali tam z przerwą w salonikach tam w tych sklepach, ale to męczące jest No pięknie, tylko jak człowiek jest zmęczony, to taki trekking to niekoniecznie jeszcze zejść, to zejść, ale jak przyjdzie, wejść na górę. Mam nadzieję, że plaża będzie dobra i ja nie będę chodzić. No właśnie, zjechać to zawsze łatwiej się sturlarz, ale żeby wjechać potem. No, prognoza pogody jest dobra na najbliższe dni. Nie zapowiadają żadnych deszczy, to na pewno nie rozmyje tej drogi. Ale takie właśnie usuwające się kamienie to nie za bardzo dobry grunt. Jak ja kocham tą naszą nawigację, tutaj widzę, że jest inna droga. Doszliśmy do innej drogi, która jest po prostu super. Jest droga szufro, szutrowa, ale naprawdę w bardzo dobrym stanie, więc wcale nie musimy zjeżdżać tą straszną po prostu drogą z tymi kamieniołami dlatego ta droga jest zarośnięta, bo nikt tędy nie jeździ, bo wszyscy jeżdżą tędy o tu proszę jest piękna droga do plaży niedźwiedź już tam pognał to trzeba będzie po prostu tą drogę znaleźć o rany, zobaczcie jaka fajna mała plażyczka Super. Na pewno tu zostajemy. No i mamy naszą, chciałabym powiedzieć private beach, ale niestety nie jest private, to nie będzie nasza prywatna mm, plaża, bo tam na końcu plaży, nie wiem czy widać, ale na samym końcu jest jakaś rodzinka z dzieckiem i przyjechali, zgadnijcie czym, osobowym samochodem tak więc jest droga i w tą i w tą stronę wzdłuż wybrzeża, która po prostu jest szutrowa, ale super łatwa przynajmniej wygląda płasko, wyrównane ogarnięte i w ogóle no więc powiem że straci, że tak powiem, sięga zenitu yy, niedźwiedź poszedł po samochód i będzie szukał jak tutaj wjechać no a pies był zmęczony więc ktoś musiał z psem zostać my poczekamy jedzie, już jedzie tak, nasz pan jedzie w końcu już słońce zdążyło prawie zachodzi tam za górką Uf, Co się? tam Tą drogą zjechałeś? No bo nie mogę zawrócić. Nie mogłeś zawrócić tam? No tak, Spadłem to wszystko. Tam postawię na piachu. Nie, nie gdzie na piachu? Tam tu, tam. gdzie stoimy. Tu? No oczywiście, że tak. Gdzie mi się tam będziesz pchał? Jeszcze mi przygód potrzeba. Zjechał sobie i wyjechał, ale nie czekaj odwrotnie. Nie? No właśnie miałam mówić, ale już nie śmiałam prosić. Dziękuję. Kuchnią do plaży, bo e, ma nie być wiatru, tak jest ładnie spokojnie i tak podobno ma być. Stop Trochę do przodu Właśnie trochę trzeba się zawsze pobawić z tym żeby znaleźć poziom O, teraz Tak O, był na moment, jest super Pięknie O właśnie, o tu, tu, tu, tu, tu. Dużo lepiej Bardzo fajnie Piękna plaża ciężko będzie stąd wyjechać, to już wiem przyjechaliśmy na tą plażę to tutaj na końcu tej plaży była taka rodzina z malutkim dzieckiem i oni już pakowali się bo no już się robiło wiecie zachód słońca koniec dnia przespaliśmy spokojnie noc cały dzień byliśmy sami i wczoraj pod wieczór przyszła taka para takie małżeństwo z synem i pytają się do nas on tak patrzy podziwia ten samochód i mówi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 bo wiecie, no to pięknie tam wygląda na zdjęciach, ale tak szczerze powiedziawszy, to wiecie, te budy tak jedna przy drugiej są, że po prostu ty sąsiada słyszysz, a kto ty wiesz, kto będzie twój sąsiad? A jak to będzie jakaś rodzina z, ro z jakimiś dziećmi, które wrzeszczą cały dzień, albo nie wiem, jakaś tam młoda para, co się migdoli trzy razy dziennie. Ja nie mam nic przeciwko dzieciom, ani jakimś tam, wiecie, barabara, ale no czasem to potrafi uprzykrzyć urlop, nie? A my po prostu mamy wybór w tym, gdzie chcemy być, bo nie jest, że wykupiliśmy sobie dwa tygodnie gdzieś tam i po prostu przyjechałeś i już musisz być, bo jak się nam gdzieś nie podoba, to się pakujemy i jedziemy dalej. A jak się nam, nie, a jak się nam podoba, no to znowu możemy zostać no, praktycznie tak długo, jak mamy na to ochotę. I to jest bezcenne. Powiem Wam szczerze, że mamy piękny kawałek życia. Naprawdę piękny. Jak każdego dnia, takiego pięknego, jak dzisiaj wstaje i tak sobie myślę, Boże, jaka teraz jestem szczęśliwa. Jakie to jest po prostu piękne. Jak niedużo do szczęścia potrzeba. Jak właśnie to, ta wolność wyboru, ta swoboda, ten brak napięcia. Piękne. Jeżeli wy myślicie o jakichś podróżach, o zmianach w życiu, wiecie, to życzę wam, żeby wam się udało i po prostu nie przestańcie marzyć, bo my też, to był proces, to nie jest kurczę dnia na dzień, to rodziło się w naszych głowach, to my mieliśmy przedtem trochę inne plany, to miało być wszystko inaczej, tam jeszcze tam bardziej chcieliśmy, wiecie, jakąś tam się dorobić i wszystko miało być inaczej, ale potem wszystko gruchnęło i po prostu, żeśmy stwierdzili, że dupa tam, albo teraz, albo nigdy i, i żeśmy to była najlepsza decyzja w naszym życiu dla nowych widzów to ja polecam, żeby poczytać trochę mojego bloga, będzie łatwiej zrozumieć co ja tutaj filozofuję tak i dlaczego kanał nazywa się Pcham do przodu linki oczywiście zawsze są w opisie I'm going to put a little Dzień dobry. No za długo to ona tu nam nie poopowiada. Bo tutaj tyle ciekawych rzeczy jest, tak więc um, chodzi i eksploruje. A. <śledzimy> Siadłam sobie tutaj a, przy brzegu. Muszę mi pomoczyć. I wiecie co? A, Fajne te halki diki, muszę wam powiedzieć, że halki diki pamiętam z e, takich folderów, wiecie, z biur podróży, e, bo zawsze były meteory i halki diki, nie? Taka wycieczka objazdowa albo taka pół na pół, e, że tam tydzień leżysz na plaży, tydzień zwiedzania i zawsze te halki diki i meteory, bo te meteory faktycznie są tutaj bardzo blisko. E, I my jesteśmy teraz na trzecim paluchu. Tam, dokładnie tam widać pierwszy paluch, końcówkę tego palucha. My jesteśmy w połowie drugiego palucha, a tam jest trzeci paluch. I ten trzeci paluch jest praktycznie niedostępny, bo tam jest taki obszar chroniony i należy do nichów. Ja już o tym opowiadałam we wcześniejszych odcinkach, jak nie oglądaliście to sobie tam wróćcie. Ten drugi paluch, na którym jesteśmy, to jest taki jakby najbardziej zagospodarowany. Ale właśnie to, co nam się tutaj podoba, to tutaj nie ma takich wielkich, wiecie, jakichś um, ośrodków, takich resorts, takich wiecie, wielopiętrowych, jak to właśnie w Turcji na przykład są. Tam jak już na rivierze, prawda, to są takie ogromniaste po prostu. Na wieżowce po 10 pięter, tam pełno basenu, wszystkiego i tak dalej. Ja rozumiem basenik, bo ja też bardzo zawsze lubiłam jeździć do hotelów, też all inclusive, to jest bardzo fajne. I to ma swój sens, bo jeżeli pracujesz i masz tylko tydzień urlopu czy tam dwa, to ty musisz wypocząć, wiecie, to nawet nie ma czasu, co tak jak my jeździmy, to też jest męczące to nie każdy sobie może po prostu pozwolić, że to trzeba planować, to gdzieś pojedziemy, to nie zawsze wyjdzie, wiecie, nie każdy miejsce jest fajny, to ja rozumiem, że ktoś ma krótki urlop, jak najbardziej, dalej bym wybrała po prostu jakiś takie zorganizowane, może, a może już nie wybrałabym. no dobra, ale rozumiem potrzebę tych zorganizowanych um, wakacji. I um, polecam Halki Dziki, naprawdę nie tylko wyspy, tu jest naprawdę pięknie, jest zielono plaże są fantastyczne piękne zatoczki, tutaj po prostu co góra, słuchajcie, co górka to jest zatoczka za tą górką jest taka większa plaża piaszczysta, za tamtą górką w tamtą stronę jest ta, też większa plaża, to jest taka malutka i tu też mieliśmy za dwa czy trzy samochody że ludzie podjechali i zobaczyli że my jesteśmy, to pojechali dalej, bo szukają na pewno takiej plaży jak my żeby być sami Um, więc polecam, przyjeżdżajcie na Halkidiki. Niedźwiedź tam reperuje zamek do namiotu Już po raz drugi młoda nam rozwaliła ten zamek Wiecie, ona po prostu czasem jak chce wyjść To sobie tam pazurkiem, wiecie Tak, bo ona widzi, że my tam otwieramy To ona sobie tam tak haczy, haczy, haczy No i wiecie, długo nie trzeba czekać I um, najpierw nam rozwaliła, jak jeszcze była szczeniakiem um, No i potem żeśmy tak trochę tam On się, wiecie, blokował, potem chodził, potem nie chodził i tak dalej i w końcu musieliśmy go wymienić i to nie jest tak łatwo taki zamek kupić jak byliśmy w Turcji to oczywiście takiego zamka nigdzie żeśmy nie mogli znaleźć i przyszliśmy takie taśmy, takie rzepy, wiecie, kupiliśmy w pasmanterii takie rzepy no i to jako tako tam się trzymało, to nie było takie super szczelne, no ale zawsze coś, bo to jest taka moskitiera no i weź teraz bez moskitiery jak my śpimy w krzakach wiecznie no i potem udało nam się kupić w Gruzji, też nie taki profesjonalny zamek, ale taki w pasmanterii z metra zamek, który jest wystarczająco długi, bo my dookoła potrzebujemy 2,5 metra, no to weź kup, najdłuższy zamek jest na 50 cm, a chyba, tak mi się wydaje, jaki udało nam się w takich pasmanteriach znaleźć, ale właśnie w jednej znaleźliśmy taki właśnie z metra, taki na rolce. I on był wystarczająco. No on taki trochę mógłby być większy, no ale um, dawał radę. No i do tej pory żył ten zamek, aż już teraz dokończył żywota. E, no i znowu się zepsuł, ale wiecie, jak to mówią przezorny, zawsze ubezpieczony. I my, kupując wtedy z metra, kupiliśmy dwie długości, Tak więc mamy zapas, i niedźwiedź teraz wymienia. A ja tu chyba zostanę. Zrobiliśmy teraz taki nowy domek dla naszej lodówki, bo no, nie ma teraz tej prowadnicy, szuflada nie działa. A Więc tutaj, korzystając z tego, że mamy klapę, możemy zrobić takie zacienienie i tam w środku jest lodówka